Cześć, witam się bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszę temat oczywiście jazdy po alkoholu, jak wybrnąć z pewnych nieciekawych sytuacji. I zacznę tutaj od komentarza, który pokazał się pod moim filmem. Powiem szczerze, że nawet podniósł trochę moje ego, a mianowicie Tutaj był film taki, zaświadczenie o braku uzależnień, które czasami może ci się przydać. Natomiast pod tym filmem ukazał się ciekawy komentarz. Panie Dariuszu, mam podobną sytuację, jak pan omawiał na filmiku i byłem u terapeuty uzależnień. Po rozmowie stwierdził, że nie widził mnie wskazań do terapii, nie zapisze mnie, bo rozwalę mu grupę, będąc osobą nieuzależnioną, prawda, czyli zwróć uwagę na jedno, że na siłę robiąc się alkoholikiem tylko po to, żeby przynieść do WOMP-u zaświadczenie o rocznej terapii antyalkoholowej alkoholowej, czy tam antyalkoholowej, czy jakiejś innej uzależnień, to robisz źle sobie i, i swojej grupie, prawda ale nigdy nie słyszał o takim zaświadczeniu, kazał mi się do psychologa prywatnie lub psychiatry. No tu nie możesz się za wiele spodziewać od y, terapeutów uzależnień czy lekarzy pracujących na tak zwany fundusz zdrowia, na starą kasę chorych. Niestety raczej nie zależy im, żeby wyskakiwać z takimi zaświadczeniami, o których nigdy nie słyszeli. Natomiast mówię, lekarz prywatny raczej dba o swój biznes i siłą rzeczy jest zorientowany troszeczkę bardziej, do czego różne zaświadczenia mogą służyć. Prawda? Idę do psychiatry, bo jednak lekarz... Ale moje pytanie jest takie, czy lekarz psychiatra będzie wiedział coś o takim zaświadczeniu lub jego istnieniu, prawda? No, problem, prawda, jeden będzie słyszał, drugi nie będzie słyszał. Doktor Google nic nie mówi o takich zaświadczeniach i to niepokojące. Chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie mam się o nie upomnieć. I tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam, subskrybuję, i tak dalej, i tak dalej, jako pełen uznania. Także no, cieszą mnie takie maile. Znaczy, w sumie tu jest komentarz pod, pod filmem, prawda, także... Trochę się moje ego, że tak powiem, skromne yy, podniosło, prawda? Natomiast yy, zabawa polega na tym, że yy, no, warto pójść trochę przygotowanym o tyle, że No lekarz też czasami, jeżeli nie ma jakiegoś przerostu swojego ego, to jak mu pokażesz jakiś akt prawny, w którym to pisze o, tej, o tym zaświadczeniu, czy pokażesz jakieś zaświadczenie z WOMP-u, no to jeżeli chce ci pomóc, to powinien troszeczkę tam się wysilić i coś sensownego napisać, prawda? No oczywiście, jeżeli pójdziesz do lekarza, poprosisz o zaświadczenie o tym, że nie jesteś osobą uzależnioną, a będziesz wyglądał jak Tada Messa, prawda? Trzęsący się, jakiś brudny, śmierdzący, z brakiem higieny osobistej, no już na pierwszy rzut oka widać, że coś tutaj się złego dzieje, czy tak jak ten dżentelmen, prawda, w jakiejś depresji polekowo-alkoholowej czy jakiejś innej, no to szans tutaj większych nie masz, prawda. Cokolwiek byś nie mówił, to ten lekarz po prostu nie uwierzy, że osoba tak wyglądająca czy tak się zachowująca uzależniona nie jest, prawda. No Ale ja wiem, mam nadzieję, że jeżeli idziesz i prosisz o za, zaświadczenie o tym, że nie jesteś osobą uzależnioną, to raczej taką osobą nie jesteś. Mam jeszcze tylko prośbę, jeżeli mnie słychać w miarę dobrze, czy dobrze, to proszę o jakiś tutaj znak na... na na, na czacie to, to pomoże mi po prostu podregulować ewentualnie ten sprzęt, czy, czy, czy po prostu wiem, że nie gadam na da Tutaj mam drugi taki ciekawy mail, też, też mnie ucieszył, ponieważ ktoś, ktoś tutaj dużo, że tak powiem, dobrego na mój temat napisał. No w skrócie, bo, bo czytania dużo, ktoś się tam poruszał motorowerem, rutynowa kontrola trzeźwości 0,66 promila, prawda, czyli przestępstwo, no ale proszę, tutaj od gdzieś od momentu zatrzymania zacząłem oglądać filmy, zaczęło docierać do mnie, że badania w WOMP mogą mnie dotknąć, tym bardziej, że mam okulary na stałe, porobiłem. Badania, wyniki były bardzo źle. Cukier, wątroba, morfologia spowodowane trybem życia i nieszanowaniem zdrowia. Czyli proste rozwiązanie, pełna abstynencja, dieta, aktywność fizyczna ze względu na wadę wzroku i stare okulary uporządkowałem też oku listę, prawda? czyli ile dobrego można zrobić, yy, może nie tyle tam dobrego, o, o ile można z jakiegoś nieszczęścia wyciągnąć wnioski, prawda, że trzeba tutaj wziąć się po prostu za siebie. Oczywiście w międzyczasie przyszło z Wydziału Komunikacji Trzech Muszkieterów, czyli WOMP, Psychotesty Kurs Redukacyjny. Ja też nie wiedziałem, że... To się nazywa trzech muszkieterów, 30 dni, dobra edukacja, badania kontrolne krwi przed wąpem. No i tutaj pomimo, że poszedł zestresowany, na miejscu okulista ocenił, że dbam o okulary, czyli wymiana szkieł w styczniu 2023. I moje spostrzeżenia, bez względu na to, jaki jest stosunek do alkoholu, po zabraniu prawa jazdu, lepiej jednak, jak... Najszybciej wprowadzić abstynencję, organizm do normalności. No tutaj znowu pochwała mojej skromnej osoby, trochę rozszerzenie wiedzy, no ale że tak powiem, dziś jestem po całej procedurze. Oprócz pozytywnych orzeczeń, o tutaj muszę ci pokazać, tutaj jest orzeczenia były po z orzeczenia były pozytywne. I no taki w sumie jest, jest cel tych, tych tej mojej gadaniny, żeby, żebyś po prostu się wziął za siebie, dostał drugą szansę. 14 lat prawo jazdy, trzecia jazda, przepraszam, trzeźwa jazda. I kciuki za wszystkich, którzy tam gdzieś przez głupoty czy nie wiedzę, znaleźli się w podobnej sytuacji. Czy odzyskał prawko? Oczywiście odzyskał, prawda? Także. Mam nadzieję, że rozumiesz mniej więcej, o co w tym biznesie chodzi. Także jeżeli chodzi o moją przychodnię, robota, robota, jeszcze raz robota. Do tego się nałożyła choroba drugiego lekarza medycyny pracy, który niestety skręcił sobie w Austrii kolano, jakiś uraz, łękotki. Najpierw tam była... Co tam było? Jakaś diagnostyka nieinwazyjna. Wczoraj czy dzisiaj ten lekarz miał artroskopię, poleży trochę, a niestety ja muszę robić za dwie osoby, co jest troszeczkę męczące, tym bardziej, że ledwo do zdrowia doszły moje dzieci, dzieciaki, to trzeba tutaj siedzieć od rana do wieczora w, ro, w robocie, prawda? Także być może wszędzie bezrobocie, natomiast jakoś u mnie to wszystko idzie w innym kierunku. Robię też jakieś porządki ze swoją firmą, dokupiłem troszeczkę lokalu, prawda? Czyli dokupiłem w budynku, którym, w którym pracuję. Jeden, a nawet w sumie dwa, dwa lokale. Natomiast robię kompletne jakieś tam przegrupowanie badań. Psychotesty idą z pierwszego piętra na drugie piętro, prawda? Natomiast na tym piętrze, gdzie są psychotesty, to zamierzam jeszcze rozszerzyć o jakieś specjalistyczne gabinety lekarskie, prawda? Także w najbliższym czasie będę poszukiwał lekarzy do tego, żeby ich zatrudnić. Wbrew pozorom wcale to nie jest takie łatwe. prawda? Niby jest bezrobocie, niby, niby no, ludzie szukają pracy, a niestety ludzi do roboty nie ma, prawda? Także tutaj masz jakieś takie yy, poglądowe filmiki, kogo mniej więcej będę szukał, prawda? Oczywiście to są filmiki wybitnie poglądowe z, z jakichś tam darmowych tak zwane z darmowych tych stron, także mogę to zamieścić Tutaj widzisz lekarza rozmawiającego z jakąś tam sobie panią, prawda? Jeżeli są jakieś pytania do mnie, zapraszam. Minuta, dwie możesz coś tam mnie zapytać, zanim skończę tą transmisję. Jeżeli pytań nie ma, no to po prostu kończymy. Ja tam pójdę, coś tam jeszcze popracuję, porobię i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, prawda? Także słychać nikogo nowego tutaj nie słychać. Patrzymy tutaj jeszcze też na czata. Maciej Frąckowiak jest ciche bezrobocie. Miłego wieczoru pozdrawiam. No powiem szczerze, nie wiem za bardzo, co myślisz. O tym cichym bezrobocie, znaczy, jak to definiujesz, to, to ciche bezrobocie, no, W każdym razie, być może bezrobocie jest tam w jakichś innych branżach, natomiast w mojej znaleźć kogoś sensownego do roboty jest dość ciężko, prawda? I wiem, o czym mówię, ponieważ od czasu do czasu sam dostaję jakieś prośby o o to, żebym gdzieś pracował. Dałem się też wrobić w pisanie do jakiegoś czasopisma medycznego, takiego bardziej naukowego. lekarz medycyny pracy i też cisnął mnie o artykuły, prawda. Ciężko tak co tydzień czy co miesiąc coś wymyśleć. O ile tutaj to, co daję na YouTube jest jakieś takie Troszkę wiedza uproszczona, prawda, czarno-białe, wąpy złe. Ja tutaj dobry, prawda, to już artykuły dla lekarzy muszą troszeczkę być bardziej bezstronne, bardziej jakoś tak przygotowane merytorycznie, prawda, co wcale nie jest czasami łatwe. Także dzięki Maciek za ten. Myślę, że w na ten moment no, czas kończyć, godzina 21, to 15 minut po gaduchy, to całkiem nieźle, także trzymaj się do następnego razu, natomiast jak masz coś do powiedzenia już i oglądasz w powtórce, to skomentuj to pod tym wideo, gdzieś do 24, 48 godzin odpowiadam. Póki temat jest świeży, jeszcze pamiętam, o czym mówiłem, no później niestety życie toczy się dalej, nowe filmy, nowe materiały i raczej już nie komentuję. Także bye bye, do następnego razu.